Budowa nowych gazociągów i rozbudowa gazoportów w Świnoujściu sprawią, że kiedy z końcem tego roku wygaśnie kontrakt na dostawę gazu ziemnego z Rosji, gotowa będzie infrastruktura do sprowadzenia potrzebnej ilości gazu z innych kierunków. Mimo opóźnień na ukończeniu jest gazociąg łączący norweskie złoża z Polską oraz łączniki z Litwą i Słowacją. Pierwszy etap rozbudowy terminalu LNG zakończył się w, w pierwszym kwartale bieżącego roku. Gaz system wywiązywał się ze swoich obowiązków, na bieżąco reagował na zagrożenia związane z ewentualnym niedotrzymaniem terminów ukończenia inwestycji. Również minister klimatu i środowiska prawidłowo nadzorował bezpieczeństwo zaopatrzenia kraju w paliwa gazowe oraz funkcjonowanie krajowych systemów energetycznych.